Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej sesji. Chciałbym Państwa poinformować, że w dniu 22 czerwca 2021 roku wpłynął do, do mnie, do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie obrad sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Za chwileczkę powiem o co chodzi, ale na razie otwieram 42 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Wniosek Zarządu, o którym przed chwilą mówiłem, dotyczy zmian w budżecie. Uzasadnienie tego wniosku jest następujące. Powodem zwołania sesji w trybie artykułu 15 ust. 7 jest konieczność zmian w budżecie wynikająca z przyznania grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. O tym wszystkim później jeszcze powie Pani Skarbnik, a na razie chciałbym sprawdzić kworum, to znaczy chciałbym sprawdzić ilu nas tak naprawdę dzisiaj jest, dlatego bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Przypominam, że dziewięciu radnych powinno być, żeby sesja była prawomocna. Jeszcze czekamy. W tej chwili obecnych jest 11 radnych. Jest to liczba wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał i wobec tego stwierdzam, że sesja jest ma moc prawną. Przepraszam. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszych obrad jest następujący. Otwarcie obrad 42 Sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego to już nastąpiło. Stwierdzenie prawomocności obrad również. Punkt 3 ustalenie porządku obrad, to w zasadzie porządek obrad jest ustalony poprzez wniosek Zarządu. Punkt czwarty podjęcie uchwał w sprawach czyli zmian w budżecie powiatu na rok 2021 i zmiany oczywiście wieloletniej prognozy finansowej powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2023 i zamknięcie obrad 42 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jednocześnie chciałbym zawiadomić Państwa, że w związku z powyższym w sesji zwołanej na dzień 29 czerwca 2021 roku zmienia się numer sesji na 43 a we wszystkich projektach uchwał zmienia się też numerację zgodnie z numerem sesji i kolejnością podejmowanych uchwał. To taka informacja dodatkowa i w tej chwili przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, czyli podjęcie uchwał w sprawach, czyli pierwsza Uchwała, bo są dwie uchwały, jak Państwo słyszeliście, które są jakby kompatybilne ze sobą. Czyli pierwsza uchwała to jest uchwała nr 42 łamana na 202 łamana na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021. Projekt uchwały Państwo macie na portalu eSesja, można to sobie zobaczyć. No i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje, to, to jest po, po podstawie prawnej i y, y, nie będę w tej chwili czytał całej uchwały, tylko poproszę Boże Panią Skarbnik o y, wyjaśnienie w y, tych wszystkich zmian y, i o informację, o co tutaj tak naprawdę dzisiaj chodzi. Pani Skarbnik, bardzo proszę o zabranie głosu. Dziękuję bardzo za głos. Ja tak już jak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak już Pan wspomniał, główną przyczyną jakby przesunięcia zatwierdzenia zmian budżetu i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ Państwo otrzymali pierwotnie projekt uchwały zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, na, finansowej przepraszam, na sesję właśnie 29 czerwca, czerwca ze względu na to, że Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku <coughs> zawarł umowę o przyznanie grantu z Narodowym Funduszem Zdrowia z, na walkę z covidem tam chodziło o środki 19 tysięcy 900 zł i był bardzo krótki termin realizacji, ponieważ umowa została zawarta 15 czerwca i w przeciągu 14 dni od momentu podpisania jest konieczność wydatkowania tych pieniędzy, więc na sesji 29 nie byłoby możliwości wydatkowania tych środków. <śmiech> Dlatego zmiany, które były przewidziane na sesję 29 w tej chwili łącznie z, tą, z tymi środkami, które zostały przyznane dla Domu Pomocy Społecznej, w tej chwili zmiana do budżetu obejmuje w całości i ten poprzedni projekt, i te środki, które DPS w Biszczynku otrzymał jako grant z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dlatego pan Starosta na sesji 29. Czerwca będzie jeszcze mówił o tym, ale te projekty właśnie zmian w budżecie i zmian do wieloletniej prognozy finansowej, które były przewidziane do uchwalenia 29, są procedowane na, procesowane, na dzisiejszej sesji. I ja omówię zmiany do budżetu. Dochody zwiększa się o kwotę 148 787 22 zł. 22 grosze. Wydatki zwiększa się o kwotę 148 787 22 zł. 22 grosze. Deficyt po zmianach wynosi 14 802 096 25 zł. 25 groszy. I zmiany w dochodach. Dział 710, rozdział 715, 710. nadzór budowlany. Zwiększenie o 8400 zł. Zwiększenie dochodów o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednoraz, jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Dział 801, rozdział 80102 do 80195, oświata i wychowanie. Zwiększenie o 146 898 zł, zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 105 485 zł, o środki z powiatu braniewskiego wysokości 8 250 zł i o dotację celową wojewody na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 33 163 złote i przeniesienia między paragrafami. Dział 852, rozdział 85202, domy pomocy społecznej. Zmniejszenie o 183 641 zł. I tu mamy tak zwiększenie dochodów ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie dochodów o wpływy z usług w wysokości 184 143 zł. Dział 853 rozdział 853 33 Powiatowe Urzędy Pracy zwiększenie o 4,5 tysiąca zł. Zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Pracy dla Powiatów. Rozdział 853 95 pozostała działalność w zakresie polityki społecznej zwiększenie o 19 907 22 zł. 22 grosze zwiększenie dochodów o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla TPS Biszczynek przeznaczonych na walkę z COVID-19. Dział 854, rozdział 854.03 do 854.10, edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie o 94 584 zł. I tutaj mamy zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne w wysokości 23 439 zł oraz zmniejszenie dochodów w wysokości 118 023 zł z tytułu wpływów z usług. Dział 855 rozdział 855 10 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o 1161 zł zwiększenie dochodów o wypracowane dochody własne i dział 900 rozdział 919 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 246 146 zł. zwiększenie dochodów o wpływy z różnych opłat łącznie zwiększenie dochodów o 148 787 22 zł 22 grosze i zmiany w wydatkach. Dział 600, rozdział 614, drogi publiczno powiatowe, zwiększenie o 45 000 zł, zwiększenie wydatków z tytułu robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa z przebudową budynku administracyjno-biurowego siedziby zarządu dróg powiatowych, których nie przewidziano na etapie planowania inwestycji, to jest usunięcie wód gruntowych zalewających piwnice. Dział 710, rozdział 710-15, nadzór budowlany, zwiększenie o 8400 zł, zwiększenie wydatków o kwotę zwiększonej dotacji celowej wojewody w zakresie środków przeznaczonych na wydatki jednorazowe dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego i przeniesienia wydatków między paragrafami dział 750 rozdział 750 20, starostwo powiatowe zwiększenie o 7425 zł zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i przeniesienia między paragrafami Dział 754 rozdział 754 11 Komendy Powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej przeniesienia między paragrafami również ta sytuacja jest w rozdziale 754 14 obrona cywilna przeniesienia wydatków między paragrafami rozdział 754.21 zarządzanie kryzysowe zwiększenie o 23 tysiące złotych Zwiększenie wydatków z rezerwy na za zarządzanie kryzysowe na inwestycje pod nazwą wykonanie systemu łączności i alarmowania na potrzeby zarządzania kryzysowego powiatu Bartoszyckiego, dział 758 rozdział 758/18, rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie o 140 485 zł. Zmniejszenie rezerwy ogólnej w wysokości 7213 213 zł na wkład własny do umowy z MON w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim, zmniejszenie rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 110 272 zł i zmniejszenie rezerwy celowej na, na zarządzanie kryzysowe w wysokości 23 tysiące. Złotych. Dział 801 i 854 oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenie o 211 827 złotych. Zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 184 614 zł. Ośrodki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 20 000 zł. Ośrodki z rezerwy ogólnej w wysokości 7 213 zł na wkład własny do umowy z MON w Zespole Szkół w Górowie i Ławeckim oraz przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami. Dział 852 rozdział 85202, Domy Pomocy Społecznej Zmniejszenie o 183 641 zł i tu mamy zwiększenie wydatków o, o wpływy ze sprzedaży mienia i otrzymane darowizny w wysokości 502 zł oraz zmniejszenie wydatków o wpływy z usług w wysokości 184 143 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami Rozdział 852-18, powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie o 10 887 zł. Zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej. Dział 853, rozdział 853-33, zwiększenie o 4500 zł. Zwiększenie wydatków o środki z Funduszu Pracy dla Powiatów i przeniesienia między Paragrafami rozdział 853 95 pozostała działalność w zakresie pozostałej polityki społecznej zwiększenie o 19 907 zł22 grosze zł, zwiększenie wydatków o kwotę przyznanego grantu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla DPS Bisztynek przeznaczonych na walkę z COVID-19. Dział 855 rozdział 855.10. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o 73 121, zł, zwiększenie wydatków o wypracowane dochody własne w wysokości 1161, zł, o środki z rezerwy celowej na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w wysokości 71 960 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami.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 I oczywiście te zmiany mają także swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. To już standardowo Państwo się do tego przyzwyczailiście, że te dwa dokumenty muszą być ze sobą spójne. To są wszystkie zmiany Panie Przewodniczący. Jeżeli są pytania, uwagi do uchwał to słucham. Bardzo dziękuję, Pani Skarbnik. Ja myślę, że te dziękuję. wyjaśnienia y, są y, jasne i zrozumiałe dla wszystkich. Y, ja tylko przypomnę, że gdybyśmy tej sesji dzisiaj nie y, zwołali, gdybym nie zwoła tej sesji dzisiaj, to y, moglibyśmy po, po, po prostu us, utracić dość znaczne y, środki finansowe. Dlatego y, Przystępuję do przegłosowania tej uchwały. Ja przypomnę, przeczytam tytuł tej uchwały i będziemy głosowali. Uchwała numer 42 łamane na 2002 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2021 i Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala co następuje i tutaj następuje to wyjaśnienie, o którym już mówiła Pani Skarbnik. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z Panów Radnych jest przeciwny, a kto z Panów Radnych wstrzymał się od głosu? Bardzo proszę o głosowanie. Jeszcze czekam, jeszcze nie wszyscy Radni oddali głosu. No już. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami wszystkich Radnych obecnych na dzisiejszej sesji, czyli 11 Radnych przyjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu Powiatu na rok 2021. Przystępujemy wobec tego do podjęcia drugiej uchwały, która jest konsekwencją, tak jak już Pani Skarbnik powiedziała, tej uchwały budżetowej. Jest to uchwała nr 42 łamane na 2003 łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 2021-2031 na podstawie artykułu itd i tak dalej. Zarząd Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje i tu nas tutaj, y, no, przeczytam krótko, y, bo, bo tu dużo nie ma. Paragraf 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Bartoszewskiego na lata 2021-2031 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2131 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto z panów radnych jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada powiatu, Rada powiatu Bartoszyckiego głosami wszystkich Radnych obecnych na dzisiejszej sesji, czyli 11 Radnych przyjęła tę uchwałę dotyczącą zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, chciałbym tylko poinformować, jeszcze przypomnieć w zasadzie, że sesja tak zwana absolutoryjna odbędzie się 29 czerwca w trybie tak zwanym hybrydowym, to znaczy osoby, które chcą brać udział fizycznie w sesji, mogą oczywiście być tutaj na, na, na sesji, oczywiście z zachowaniem wszelkich rygorów, a jeśli ktoś uważa, że że obawia się zakażenia albo to może oczywiście brać udział w sesji w trybie, w trybie zdalnym. Przypominam, sesja zwołana jest na 29 czerwca na godzinę 10. Szanowni Państwo, w związku, czy, czy Pan Starosta jeszcze chciałby zabrać głos? Nie. W związku z tym, że wyczerpaliśmy dzisiaj porządek obrad, zamykam 42 sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu bardzo.